witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w zasadzie taki krótki hangout i opowiem o dwóch przypadkach negatywnych badań lekarskich i psychologicznych WOMP. Obie osoby zgłosiły się do mnie po poradę już po fakcie i pierwszy przypadek o tyle ciekawy, że Gość gdzieś tam pojechał podwieźć jakichś znajomych no i, i był wprawdzie, zapalił tam dzień, dwa czy trzy wcześniej na marihuanę, ale y, policjanci zatrzymali go na parkingu no i, i zaczęli, że tak powiem, zapytali się czy coś palił i zaczęli gościowi wmawiać, że y, widzą po tym, że ma jakiś suchy język, że się tam dziwnie zachowuje, że y, że na pewno palił, prawda, żeby się przyznał, bo się bo się napalił i gościu jakoś uwierzył tym policjantom, a jak już się przyznał, to była dupa zimna nie za bardzo mi wyjaśnił, czy zbadali go testem na miejscu, czy gdzieś zawieźli, ale oczywiście oprócz kar jakichś dyscyplinarnych skończyło się badaniami w WOMP. No i poszedł na te badania i nikt mu nie wytłumaczył, że w zasadzie potrzebuje mieć ten rok udokumentowanej abstynencji od narkotyków czy tam do jakichś innych rzeczy, prawda. Także cześć Miller Team. Widzę pozdrowienia z Pabianice, obecnie na Bielanach. Także witam Cię serdecznie i oczywiście po trzech miesiącach podszedł do badań. Pierwszy wynik negatywny i przyszli do mnie z jakimś znajomym po poradę. No i niestety jedyne co mu mogłem doradzić to to, to że po prostu musi znaleźć jakiegoś psychiatra, musi znaleźć jakiegoś tam terapeutę uzależnień, który by mu podpisał rok abstynencji od narkotyków czy tam jakichś innych rzeczy. Natomiast y, paradoks tutaj jest taki, że typ naprawdę tam zapalił może parę razy w życiu i jakoś dał sobie wmówić, dał uległ sugestii policjantów, że oni są tacy wszechwiedzący, że już po oczach czy tam po jakichś tam innych, y, po jakiejś takiej zewnętrznej obserwacji są w stanie stwierdzić gościa Y, który się napalił tam trochę marychy. W każdym razie to był jego główny błąd, a teraz jakaś sprawa taka smród się za nim ciągnie. I drugi gość, który też przyszedł do mnie, nawiasem mówiąc, z naszego Wrocławia i poszedł do womp i Niestety wykryli mu wysoki cukier, dali tam jakiś kolejny termin do badań za pół roku, a gościu myślał, że to można załatwić jakoś tak na zasadzie, że nie wiem, że tam pójdę do lekarzy, czy, czy poproszę, czy, czy cokolwiek, co jest jakieś w ogóle nierealne i, i przez ten czas nic z tym cukrem nie, leczy, nie robił, ani nie poszedł do lekarza, ani tam nie zaczął się leczyć, ani przynajmniej wziąć jakiś tabletek, diety czy czegoś, no i niestety drugie podejście też się skończyło negatywnie, oczywiście ze względu na cukrzycę i kolejnym razem dostał rok negatu. Zapamiętaj jedno, że badania w WOMP-ie, nawet jak gdzieniegdzie są łatwe, miłe i przyjemne, to w większości jest tak, że jak pójdziesz na tata wariata, to po prostu liczysz na szczęście. prawda? Uda się to się uda i no wtedy to jest twoje szczęście, natomiast jak się nie uda, to dopiero zaczynają się komplikacje. Hangout dzisiaj telefoniczny, jeżeli chcesz zadzwonić 789-273-335, wreszcie znalazłem trochę czasu, mecze się skończyły, ale niestety muszę jeszcze obejrzeć, znaczy nie tyle obejrzeć, co pójść do mojego synka, 15 miesięcy i... Jeżeli tam jakiś chętnych na pogaduchę telefoniczną nie będzie, to, to po prostu sobie damy spokój. Jeżeli masz ochotę zadać jakieś pytania, to napisz tam pod, tutaj na czacie, prawda, tam gdzie, gdzie kolega Miller Team napisał, prawda, i postaram się odpowiedzieć. Jak bumerang powraca temat yy, całkowitej głuchoty, w ogóle nie słyszysz, i masz ochotę na prawo jazdy zawodowe i wszystkich tutaj muszę pocieszyć, tych, którzy w ogóle nie słyszą lub słyszą bardzo, bardzo słabo i chcą to prawko, obecne przepisy dopuszczają jazdę dopuszczają prowadzenie pojazdów ciężarowych nawet osobom całkowicie głuchym, niedosłyszącym. Kiedyś dotyczyło to tylko kategorii o ile pamiętam B teraz już jest kategoria C jedynie jeżeli masz autobus to coś tam z tego metra, czyli metr to jest dokładnie tyle ile ma ta metrówka Tutaj powiedzmy jest pół metra, pół metra do, tej, do, do, do tej kamery, to z metra musisz coś słyszeć i chyba jest to związane z tym, że wozisz ludzi, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są nieco większe. Jeżeli chodzi o pracę mojej firmy, jest fajnie, nawet zbyt fajnie, zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to co mówiłem w poprzednim hangoucie. Doktory, doktorzy, lekarze wyjeżdżają na wakacje i nagle ci, co pracują mają pięć razy więcej roboty niż przed wakacjami, jakieś kolejne rekordy bije w ilości ludzi, którzy Przychodzą do mojej firmy, cudzoziemcy, kierowcy, ochrona, badanie na broń. Dzisiaj dwóch lotników i to obaj z województwa Lub... lubuskiego, prawda, chciałem powiedzieć lubelskiego. Yy, przyjechali, byli zadowoleni. Yy, trzeci też się umówił pan z Ostrzeszowa na jutro. Także żyć, nie umierać, jak tak dalej pójdzie to po prostu kiedyś umrę w robocie i na tym się skończy moja kariera, także nie ma czasu nawet wykorzystać owoców swojej pracy, tym bardziej, że skończył mi się paszport, paszport w tej chwili wyrobić jest gorzej niż za komuny, nie idzie się w stanie zarejestrować online, po prostu. Totalna masakra. Za komuny było łatwiej zrobić mi paszport niż tutaj po 30 latach demokracji. Także na tym będę kończył. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie przejście prawka, przejście badań na prawo jazdy, jak zostałeś złapany za Marychę czy zostałeś złapany za alkohol, a masz wysoki cukier? Oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo. To już będzie dla tych, co oglądają w powtórce. Być może i Ciebie. Natomiast jeszcze raz powodze, po, pozdrowienia zwrotne dla y, Miller Team, dla całych pabianic, także w Łodzi kończyłem Wojskową Akademię Medyczną, także rejon Pabianic i okolic bardzo mile wspominam kiedyś się do Łodzi jeździło przez Pabianicę, także znam to, tą miejscowość na no przynajmniej trochę, także trzymajcie się cześć, do następnego razu koniecznie skomentuj lub zadaj jakieś swoje pytanie pod tym filmikiem